Wirus korony to tylko powtórka z roku 2009? Wiosna 2009. Zabójczy wirus świńskiej grypy zagraża ludzkości. Światowa Organizacja Zdrowia jest mocno zaniepokojona wydarzeniami w Meksyku i w USA. Mamy do czynienia z nowym ludzkim wirusem, który stwarza duże zagrożenie dla zdrowia. Wirus ten jest zaraźliwy i jest łatwo przenoszony z człowieka na człowieka. O tym można było przeczytać w mediach. Dokumentacja kanału Arte pokazuje obrazy, które są podobne do tych z roku 2020. Różnica polega na tym, że obrazy te mają już 11 lat, ale do osłudzenia przypominają obecną sytuację. Dzisiaj pojawiają się podobne pytania, które stawiano sobie już wiosną w roku 2009. Czym jest pandemia świńskiej grypy? I zrobieniem paniki? I zrobieniem kasy? Dlaczego zmieniono definicję pandemii? Co jest groźniejsze? Strach czy grypa? Jakie powiązania istnieją między przemysłem farmaceutycznym a Światową Organizacją Zdrowia WHO? Jeżeli zadajesz sobie pytania podobne do tych, zachęcam, abyś obejrzał tę dokumentację, która stawia pandemię wirusa korony w zupełnie nowym świetle. Ponieważ stało się faktem, że Również w demokratycznych krajach niewygodne i kontrowersyjne filmy usuwane są z kanału YouTube. Film ten, jak również inne w całości, jak na razie, bez cenzury, możesz obejrzeć na mojej stronie internetowej. Link do tego filmu znajdziesz w opisie poniżej. Ściągając ten film na Twojego kompa możesz obejrzeć go w dwóch wersjach językowych. Polski jako synchroniczne tłumaczenie i oryginalna ścieżka niemiecka. Film ten jest również wersją dla niesłyszących w języku polskim. Jeżeli będziesz uważał ten film za wartościowy, uczyń to pokazując kciuk do góry. Dziękuję i pozdrawiam. Andrzej.